No Brimek się bije Tak, Rimek? Dawaj Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj! No, no zniszczyli, Serio? Dobra no, walka, dobra! Dobra walka, jazda! Jazda Od, Odpichają mnie Ma, Mam trzech Nigdy prawy polizał Mam no, jeden jeden z SKKF-em, ale zaraz go dropnę Mam 3 SKKF, jest KKF Kurde, odpychają, odpychają od SKKF'a Zabiłem, Zabijem, zabiłem, zabiłem. Odpychają linka, odpychają linka Mamy SKKF'a, uciekamy, uciekamy czy nie? Uciekamy, uciekamy, uciekamy Burz, uciekaj, burz, uciekaj Dobra, chill Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj z obozy Dobra Coś Jeszcze nie ma? Nie, nie, dół, dół Wiem, wiem, dobra, czekaj Dobra Ej, bo... Ja nie mogę tu wejść, bo zacznie ginąć Zacznie ginąć, Wejdź, wej, wej, wej Kogo? Kazi jest dopiero? Nie yeah. Żyjecie? Tak. Dobra, dobra. ja się zakobluję, zakobluję ja, nas... ja jestem w bazie, ja no jestem na samym dole, ja jestem na samym dole Git, jest. idziemy w dół Dobra, nice Mamy to, je, dobra, mamy je. to dobra, Tylko ja nie dobra, mogę, tak, mogę tu... Teraz... Spokojnie, żeby go nie zabić Dobra, nice ale nie wyszło, nie wyszło to z wagonikiem z TNT Nie, bo oni rozkopali, czaisz? Rozkopali, rozkopali o, roz, roz, No to kurde, za długo, za dużo czasu, oni się już przygotowali Nie, ja to postawiłem i od razu, od razu to, to Dobrze, dobrze, ej ja w ogóle kopałem rimka indwiace, żeby najdalej latać. Nie, nie, ale dobrać. ej serio, oni dobrze grali, ja się sfokusowałem na... Znaczy, nie obrażam z skakowałem, że na najgorszych, tylko po prostu na, na gorszych niż rimek i Inwiaczek I, I oni mnie przyby. odknokowywali od tych, których ja biłem ja, ja miałem trzech na sobie, nie? Jaka muzyka wjechała! Dark fantasy do tego! Dark fantasy leciało. to co? Stawiamy? Ale czekaj, może jakąś klatkę mus budować pierwsze. Okay, wiem. Nie Nie, nie, go, Weź go, weź go! Patrzcie Dobry, jak to ma, ma złote jabłko! Czy? Patrzcie jak ma tego. No ale też Patrzcie nie tracimy jego Rzez czasu, nie jego klatkę, czasu. klatkę, klatkę jakąś szybko, żelazo. A po jak co? Jest szybko. No nie chcemy go przetrzymywać i coś za niego chcieć? Mm, nie wiem, wydaje mi się, że... Macie dwa jabłka zwykłe? Mam, mam, mam. Ł e, łap. Ja trzymam A, tylko. tylko. Ja mam ja, złote tylko. Nie, zostawiamy go i może oni są dalej pod nami. To będą się byli... go odbijać właśnie. To czekaj, nie, no, dobra. Za... Zabijamy? No, normalnie, zabijamy, no. No da. No byli na naszym terenie nas bili, no come on, nie? Ale... Nie, mogliśmy tamam. by coś za niego chcieli, jakieś wiesz, okup, czy coś takiego. No niestety. Akurat to byłem, ej, to jest, nie to jest nie akurat... Czas, dzień, dzień, dzień dobry. dobry. Nie Dzień ma dobry. Nie Ja ma jestem chętny do negocjacji. 20 sekund mi zostało, jak coś. Ok. No, podnosić? Dobra, podnieś go, podnieś. dobra pod, podnoszę, no dobra. Schamy propozycji. Do mnie podnieś, ja będę grzeczny. Na paluszek. Tak, czekaj, czekaj, ja zrobię mu więzienie, klatkę mu zrobię. Bo podniesiemy przez klatę. Tylko raz mną o i zahaczysz, to zginę, bo mam serduszka. Ale że w taki sposób? Tak. A, okej. Okay. A to ukłamałeś, taka... nie zginąłeś. Wasze. No, ale blisko. Taka, blisko. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzieś miejsce zrobię. I zobacz taka. jak blisko w ogóle tej ściany jesteś. Dobra. No. A twoi koledzy czekają, żeby cię odbić czy nie? Tak, ja, ja wyszedłem i są. So, so koledzy mnie, mnie wysłali na negocjacje, no ale nie wiem gdzie stoją, bo mam czarną przed oczami. Okay, dawaj, okay. dawaj, Są dawaj, buch? tutaj tobie. dawaj go tu, dawaj go tu tobie. Mam dawaj go tu. na jakby ten, ja wyszedłem na chwilę i się wbiłem, we mnie filmik, ale uciekłem No dawaj nie, tu, no to... Do, go tobie. Dawaj go dawaj go tutaj, tutaj, tutaj, tutaj chodź to Wyszu. ja bym podskoczył Nie, dawaj tutaj, dawaj go tutaj I go połóż, i go połóż przy kratach, przy kratach Nie, nie, nie, U serduszka. bliżej, bliżej, podnieś go, podnieś go I tu masz kraty, I go, i go wyrzuć przy kratach dosłownie No i teraz rzuć Dobra, i go podniesiemy ale on jeszcze i ten nie on zje to złote jabłko nie podnoś nie nie zjem. No umrę 10 sekund 9. Musimy. go Będę grzeczny. Podnosimy? Nie 5 sekund. Nie, no, czy, nie, dwa? nie ma co. Jak nie? Tak bo nie no, zdążysz nie zdążysz. Mogę podnieść mogę podnieść. No, dwie sekundy. <laughs> Dobra nie będziemy mieć wieżnia. Dobra no, ściągam strony... seta żeby nie było. Tylko uwaga bo nie mam nic pod spodem. E, witam. Idealnie krata zasłania, git Czy wy się na mnie sfokusowaliście? Czy to był plan żeby mnie ukraść? Czy tak wyszło przypadkowo? No, przypadkowo. Hmm, bo ja dopiero zacząłem grać. Ja mam prot 1. Po prostu Powiem chciałem tak. przygodę przeżyć. Możemy się zgodzić. Eee, jak to się nazywa? Mam fajny pomysł. Do Możemy dalej. się zgodzić na jedną taką rzecz A mianowicie, jeżeli byś zginął Straciłbyś na najprawdopodobniej 50% swoich itemów Możemy się zgodzić na mniejszy procent Czyli na 30% Pod warunkiem, jak <ścoughs> Nie... <ścoughs> Jak zaczniesz mówić słodkim głosem Takim pokojowym, miłym głosem to Tobiasz wypuść mnie Nawiązując Tobiasz, do starych czasów proszę Nawiązując Nie do starych mnie. czasów Biaszku wypuść mnie, wypuść mnie, proszę <głos> <Boże. głos> ja nie chcę tu być. To pamięta widzowie SKK wypuść mnie przez 10 lat. Mam kontrofertę, moja kontroferta jest taka, że wiem że z waszego Kuba w momencie gdy wszyscy padli, w fer... gdy wszystkich porwał, fervor walki zginęła z waszego Kuba pewna rzecz i mogę pomóc wam ją odzyskać. Jaka zaś? Rzecz. Nie mogę powiedzieć jaka, ale wydaje mi się, że to może być dla kogoś z was dość cenne. Bo mm -hmm. Ale nie mogło, niektóre nie osoby się klepały. Z naszego terenu niczego nie mogło ten nic nie mogło zniknąć, ponieważ mamy teren gizdy przecież. Tak, ale niektóre rzeczy, na przykład skrzynki można otwierać. Mm -hmm. no, w Jak sposób wy się biliście, nie... to ktoś, no powiem szczerze, plądrował. Nie dobra, to są moje diamentowe itemy w otwartych skrzynce, więc tu nie byli. No, to to, no moje... Nie ma nic takiego, my nie tam, mamy zresztą pokrytych jeszcze rzeczy. Nie, ale nie ukrali, To, są moje to był trochę cringe generalnie widzowie, ale pamiętam, że nie ma. Jak wy chcecie to co mam. 5 problem. Ten piasek. Hełm Prot 1, Granit, Klata Prot 1, to unbreaking 2, gacie Prot 1, all 2, buty unbreaking 1 Prot 1. Tarcza prawie zepsuta, łuk power 1, 22 dirta, diamentowa łopata, także fajnie, chyba, że, Ej, żelazna chyba, że, że siekiera, nie... dwie pochodnie, yy, nasionka zboża, o mam tą, Potkę na fire małe. resistance. Co? Skąd masz tak? Co? Mogę, mogę ją wam dać i zdradzić miejsce, gdzie znajduje się utracony wasz przedmiot. Nie wiem, czy Blaszka chcesz... my zaczęliśmy z chcesz... tej strunek, ja sprawdziłem, czy ktoś swoje itemy że nie wiem, co? czy chcesz być tak manipulowany. Nie ma, za, chyba, nie że... ma żadnego, To serio, chcesz... nie ma ale żadnego losowości jednak. Chyba, że chcesz się się nie zgodzicie, to nigdy się nie dowiecie co wam zginęło. Ale ja, w... mi nic nie zginęło. Wszystko mamy. No ale to może nie było twoje. Tu były tylko i tem. nigdzie nie mamy innej sprzętki z no, ceny. Ale z drugiej strony po co nam wiedzieć co nam zginęło jak i tak ten, jak i tak tego nie zyskamy, Więc jakby nie no odzyskacie, ja pomogę, A, ale jak jak się nie dowiecie, to się to będzie dręczyć potem do końca życia. No tak się nie dowiesz. Pani, Ta, co nocach. zniknęło? Pewnie jakiś komną zniknął, no to najwyżej, Nasiąko Nasionko z tego, z terenu. Domu. Nie, no nie, nie jest jakiś dziewt, nic takiego. To nie wiem. Moim zdaniem, ten, moim zdaniem, powinieneś oddać się losowości. Powinniśmy oddać to po losowości, tyle co ty sądzisz, Blaszka i bush. Tak, no nie no, spoko! A z odsłoniętych strony, gdzie coś było, to tam nie ma, bo ja pamiętam, co było. Nie, w dobra, sposób. mam pomysł. SKKF, zagrać z Tobierzem w kółko i krzyżyk. W kółko i krzyżyk? Uuuu. A masz Uuu. to? Napierak będzie miał. No, na I to co, jeżeli nie ma. przegram, to umieram? A jak wygram, to co? Odzyskuję wolność? To zależy już, jak z to drugiej myślę, strony hmm, jeżeli wygra to czy tak totalnie powinno mu pójść ujść na sucho tak totalnie skoro oni nas atakowali byli na naszym terenie byli agresywni i to jeszcze było ich więcej a i tak ten czy na pewno no, jakby nie patrzeć na to wy zaczęliście dobra busz. mi się wydaje że możemy się na to zgodzić ale nie w takiej formie że że totalnie odzyskuje wolność tylko bo wtedy by było 50% itemów to w zamian. Jeszcze. W zamian za 50% itemów wszystkich, po prostu dwie części seta, czyli to by było pewnie. Czyli tak set jest najważniejszy, ale to jest wtedy mniejszy procent itemów. Jeżeli wygra oczywiście, jeżeli przegra, no to, no to oddamy to losowości. Co o tym sądzicie? O. Ja bym tak zrobił, że mhm. przegrana mhm. to się równa losowe 50%, czyli i połowa seta, i połowa itemów seku, a jeżeli wygra, to tylko połowa seta. Bez połowy, bez połowy. To jest plan. No dobra, to możemy tak zrobić. Maskshitemy? Mm. Ja będę grać, tak? Tak, tak, Ty. Jak się robi te ramki. Jakie ramki? Skóra na środku i patyki w dookoła. Dobra, robię. Oni są w ogóle dalej na naszym kupu idzie? Zaraz ktoś. Kukiem będzie węgiel. A... a, a. Krzyżykiem będą strzały Ty mm -hmm. Ej, co jest? Gdzie jest escape? Co Co jest? Ej Halo, jesteście? Zlogał? Nie no, jest na serwerze Nie Co się stało? Na pewno nie wyszedł, bo jest zakablowana. Nie wyszedł Nie ma go No był tu, nie jest na pewno dalej tutaj. W... Mi się wydaje, że dalej w... Gdzie on jest? Ej, wiesz co szukajcie, mogli? Szukajcie, szukajcie, szukajcie, szukajcie. Ej, wiecie co mogli zrobić? Ogować mm. się perełkami. Ale nie, nie mogą. Nie, nie ma mogą. Z... Ja dostałem nie z bana nie za to. Ja dostałem bana za to. A, nie dostałem bana za to. Ale nie ze perełkami, tylko że wie, że perła się utrzymuje w powietrzu i się wytepać. O to mi chodzi. Ale nie można, bo nie mają, bo nie ma itemów co na to chyba. O, jest tutaj! <laughs> Zostaw mnie. Ej, swoją <laughs> drogą, były, były administrator... Za, ej, o, czy, o dobra. Były administrator używa glitchu, za którego Jakie można były? dostać pana. Stój! Stój! Stój! Czemu były? Jest dalej dalej. A, jest, jest a, a, no to, to, to, to tym bardziej. Ej, to tym bardziej, Słuchaj, w taki to, sposób to nie przez... było. Zacznijmy od tego, to nie było bugowanie perełką, tylko mi wypadła, to raz, tak? a, a, a, a dwa a, a, i tak, tak nie ma wypadało, gdzie ja pamiętam że jak mi wypadały Co, perełki, mi... A i tak mi Ktoś były te... to no. robię. Dobre chłopaki za kratami, patrzę na świat za krat, wolność dla bonusa, wypuśćcie mnie.